Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I w tym hangoucie opowiem Ci o przypadku pewnego kierowcy, który oczywiście został złapany za jazdę po alkoholu. Skierowano go do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Niestety poszedł totalnie nieprzygotowany. A co więcej, na badaniu odwoławczym w Instytucie Włodzi no, zrobił parę niefortunnych stwierdzeń, które minimalizują jego szanse do odzyskania prawa jazdy, internauta, kierowca pyta mnie, co robić. Tradycyjnie zacznę tutaj od jego listu. Witam, opiszę moją sytuację w skrócie. Po zatrzymaniu prawa jazdy zostałem skierowany na badania lekarskie. Niestety nie przeszedłem prób wątrobowych. Nie przypuszczałem, że takie są no błąd. No, na takie życiowe sprawy no, warto się troszeczkę przygotować. Było to w Sosnowcu. Odwołałem się od tej decyzji, pojechałem do Łodzi, do Łodzi do Instytutu. Pojechałem już po zrobieniu prywatnie badań, które były w normie. Niestety te, te badania prywatne nikogo nie interesowały i nie zrobili swoich. No tak naprawdę nie musieli robić swoich, ponieważ mieli wcześniejsze Sosnowca, ale musiałem przejść na rozmowę. Przejść rozmowę z psychologiem. Po 10 minutach rozmowy psycholog stwierdza, że mam mało krytycyzmu w stosunku do picia alkoholu i wydaje orzeczenie negatywne. Pytał mnie, jak często pije alkohol. Odpowiedziałem, że około dwa razy w miesiącu. Jeszcze raz bardzo niefortunne stwierdzenie. Osoba starająca się o odzyskanie prawa jazdy ma mieć abstynencję alkoholową, prawda, i to ma mieć roczną abstynencję alkoholową, a abstynencja alkoholowa nie jest równoznaczna z piciem alkoholu dwa razy w miesiącu, z piciem jakiegokolwiek alkoholu. Odpowiedziała, że to nie jest normalnie, no co to jest picie alkoholu normalne? Jeszcze raz powtarzam, dla starającego się o odzyskanie prawa jazdy nie ma normalnego picia alkoholu, jest tylko abstynencja alkoholowa. Aha, i miałem zgłosić się do Zakładu Uzależnień. Byłem nawet dwa razy. Przeszedłem testy, gdzie Pani stwierdziła, że nie widzi chorobowego picia alkoholu. Przyszedł termin kolejnych badań po pół roku. Badania wątrobowe wyszły w normie, ale po wejściu do pokoju lekarskiego miałem dosyć. Tutaj bla bla bla, okulary. Okulary są naprawdę tutaj mało ważne, opierniczyła mnie, że mam oświadczenie, a nie zaświadczenie Zakładu Uzależnień. Drugi błąd, warto się na tyle przygotować, że ma być to opinia terapeuty lub opinia lekarza. Tak pisze rozporządzenie, za chwilę Ci to pokażę i taki dokument masz dostarczyć. Daj lekarzowi Instytutu, lekarzowi wąpu to co chce, a nie jakieś tam inne wersje. Czyli że jestem w ogóle nieprzygotowany, stwierdziła, że nadaje się jedynie do psychiatry i tam jest skierowała Wspomnę, że rzadko piłem alkohol, a przed badaniami w ogóle, czyli jeszcze raz ciągle przewija się to nawet rzadkie picie alkoholu, a nie świadomość abstynencji alkoholowej No w sumie zrobili ze mnie alkoholikę, teraz wariata No nie wspomnę, że prowadzę działalność gospodarczą, dostałem nauczkę i znaczne koszty Dlaczego jeszcze takie przejścia? Bardzo proszę o informację, z czego się można u psychiatry spodziewać. Spodziewać się można bardzo prostej rzeczy, a mianowicie tego, że no w tej sytuacji, kiedy już powiedziałeś, że pijesz alkohol, czyli nie masz abstynencji alkoholowej, czyli psychiatra będzie żądał udokumentowania rocznego okresu abstynencji alkoholowej, natomiast to udokumentowanie ma być w tej formie. Czyli ma być w tej formie, że tak jak mówi rozporządzenie, w przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana udokumentuje co najmniej roczny okres abstynencji, tutaj ten roczny okres abstynencji z niczego nie wynikał, a powiem nawet więcej, cały czas przewijało, przewijało się jakieś okazjonalne picie i przedstawi opinię opinię, czyli nawet nie zaświadczenie nie coś tam, tylko najlepiej jeżeli ten lekarz lub terapeuta prowadzący leczenie odwykowe przedstawi opinię potwierdzającą leczenie i utrzymywanie się abstynencji prawda? czyli jeszcze raz uporem maniaka powtarzam że nie ma tutaj miejsca na picie na przyznawanie się do okazjonalnego picia alkoholu oraz przeprowadza regularne i kontrolne badania lekarskie. Czyli szczerze mówiąc sytuacja jest tutaj no, nieciekawa z prostego powodu, przyznając się do okazjonalnego picia alkoholu nie utrzymywałeś rocznej jakiegokolwiek okresu abstynencji i od tego czasu licznik Ci się tam że tak powiem bije i musisz niestety pójść do właściwego lekarza właściwego terapeuty czy do tego ośrodka no, kontynuować tą terapię kontynuować tą terapię no i niestety przynieść lekarzom WOMP-u przynieść lekarzom instytutu to czego chcą czyli a, a czego oni chcą jeszcze raz Ci pokażę chcą opinii lekarza lub Terapeuty, prawda? I sformułka najlepiej ma być taka, że prowadzi ten lekarz leczenie odwykowe, potwierdza leczenie i utrzymywanie abstynencji oraz potwierdza przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich, prawda? No, no niestety innego wyjścia, jeżeli chcesz odzyskać to prawo jazdy nie ma. Także na tym mój hangout kończę. zobaczę czy jeszcze ktoś się tutaj podłączył. Jeżeli masz jakiekolwiek do mnie pytania związane z tym tematem, serdecznie Cię zapraszam. Tutaj gdzieś po mojej stronie na czacie możesz się odezwać, daj znać, że żyjesz. Jest jeszcze parę sekund na to, abyś zadał mi jakiekolwiek pytanie. Sytuację pogarsza tutaj jeszcze druga sprawa, a mianowicie, że Przejdę do samego początku tegoż to rozporządzenia Ministra Zdrowia Oczywiście w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Całkiem jest prawdopodobne, że w oświadczeniu dotyczącym stanu zdrowia Jest tutaj gdzieś, jest tutaj gdzieś pytanie o alkohol Coś go nie mogę znaleźć. Proszę! Bardzo! Proszę bardzo! Czy z yy, czy kiedykolwiek potrzebował pan pani pomocy, wsparcia z powodu nadużywania alkoholu? Jak często pije pan alkohol, wódka, inne piwo, wino, wódka i inne alkohole? Prawda? Czyli tutaj. Jakby to powiedzieć, jedyną właściwą odpowiedzią jest to nigdy albo rzadziej niż raz w miesiącu, prawda? Nigdy albo rzadziej niż raz w miesiącu. Dobra, kończę, patrzę tylko jeszcze, czy ktoś zadał pytanie, nikt nie zadał pytanie. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia i pamiętaj, przygotuj się do badań, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, jeżeli złapano Cię po alkoholu, pójście na tata wariata kończy się takimi dramatycznymi listami, a jeszcze tam się okazuje, że ten kierowca potrzebuje samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli skomentuj to wideo poniżej, zapisz się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy, co jakiś czas umieszczam takie filmiki, bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.